W życzeniu podobań I celów, by osiągnąć w życiu coś I celów, by osiągnąć w życiu coś Każdy jest człowiekiem, kocha kogo chce I braknie czego chce Wierzy w to, co chce bez podziałów Nie dzielmy społeczeństwa Bez podziałów Nie dzielmy społeczeństwa Bez podziałów Bez podziałów Nie dzielmy Podziału. Bez podziałów Bez podziałów